Podchodzisz po raz dziesiąty, dziewięć razy się nie udało więc zastanów się, czy definicją błędu nie jest robienie tego samego w ten sam sposób i oczekiwanie innych rezultatów. Bez jakiejś takiej refleksji, z góry jesteś skazany na pożarcie przez policyjne, psychologiczne lwy i multi oraz policja, no, raczej nie są w tym momencie dla siebie. Jeżeli jednak przemyślisz co robiłeś nie tak, co robiłeś źle, to jakaś iskierka nadziei, jakieś światełko w tym tunelu masz i Multiguru ci serdecznie życzy spełnienia Twoich policyjnych marzeń.